Wy... Wygrywali turnieje jej ligi Powstali tu w dwutysięczny rok Wychodzili na boisko Tuchom na dobre boisko ze trawą wychodzili, na boisko duchom. Na dobre boisko ze trawą wychodzili, piłka ich kleiła. Tak SKS w piłkę sobie grał, tak DWIGO duchomskie sobie grało. Tak DWIGO szybko sobie biega, tak DWIGO duchomskie sobie grało. Tak wigo szybko sobie biega. Oj, mój klubie, klubiku najlepszy. Ty wygrać za każdym razem chcesz. I gdy grasz na gminy po graniczu, na meczykach zawsze staraj się. I gdy grasz na gminy po graniczu Na meczykach tak, zawsze staraj się Na maksa czego potrafisz Graj słyszysz doping swych fanów Graj na ziemi trawę mocno gryź A klubom innym łomoc puść Graj na maksa czego potrafisz Graj słyszysz doping swych fanów Wygrywali i ligi Powstali tu w dwutysięczny rok Wychodzili na boisko Tuchom Na dobre boisko z trawą Wychodzili na boisko Tuchom Na dobre boisko z trawą